Tradycyjnie zajęte miejsce na górze, przy barze W jakim barze? I co wybierasz do picia? Wodę Nie. mineralną? Tak jak zwykle, 0% 0 promili. Sportowiec, popatrz jaki Samotność długodystansowca. Rejs się zaczął. Także miły akcent. Na powitanie lata Dla kompanii piwowarskiej. Tego nie piłam takiej. Wielkopolskiej. Jeszcze. Nie wiem, co za różnica. Zaraz się Czy Pogoda barowa. Pogoda barowa dzisiaj. Trzeba jakoś zacząć tą sobotę. Ciemną, zimną i ponurą. Depresyjną. <głos> Najlepsze dyskie. Klasyczne. Albo drugie do wyboru, co kto lubi? a mąż? nawet Coca-Coli nie da się mąż na razie nic zero, nul Dól. ale jak wróci do domu? jak wróci? jak wróci?